Maroko to jest miejsce, w którym można doświadczyć innej jakości bycia. Tutaj wszystko pobudza twoje zmysły. Intensywne kolory, piękne rzeczy, które tworzą lokalni artyści, zapachy, smaki. To miejsce, które tętni kolorami, jest soczyste, pełne życia. To okazja do tego, żeby doświadczyć zupełnie innej jakości.